Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał. Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu. Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich. Cóż takiego? Odpowiedzieli mu. To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś, po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. No to On rzekł do nich. O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili. Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. To bardzo mocne słowa zmartwychwstałego Pana. Lecz czy można łagodniej nazwać upór serca wobec znaków i cudów, jakie dokonały się na ich oczach, wobec słów, które każdego dnia kierował do swoich uczniów Jezus? Ci jednak, jak się okazuje, uparcie trwali przy własnej wizji Mesjasza i Jego Królestwa. Spotkanie z Jezusem w drodze do Emaus możemy podzielić na dwa etapy. Pierwszym jest rozmowa, podczas której Jezus wyjaśnia swoim uczniom Pisma, począwszy od Pięcioksięgu Mojżesza poprzez wszystkich proroków. Drugim jest łamanie chleba, a tym terminem w chrześcijańskiej starożytności nazywano Eucharystię. Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystyczna. To nasza droga do Emaus. To nasza droga, na której spotykamy Jezusa. On podczas każdej Eucharystii wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb. W dobie pandemii mamy utrudniony dostęp do Eucharystii, ale może paradoksalnie mamy większą szansę na spotkanie Jezusa w Jego Słowie. Chrystus zaprasza nas dzisiaj do wspólnej podróży przez życie, Razem z Nim, w Jego Słowie. Kiedy Łukasz i Kleofas rozmawiali z Jezusem, ich serca biły szybciej, ich oczy się otwierały szeroko, a umysły zaczęły rozumieć to, co do nich mówił. Wsłuchajmy się w Słowo, które sprawia, że zaczynamy lepiej rozumieć świat i siebie samych. Przyjmijmy Chrystusową naukę z entuzjazmem, aby nasze życie, Przemienione blaskiem Ewangelii było źródłem szczęścia nie tylko dla nas samych, ale również dla tych, z którymi żyjemy w bliskiej relacji.